Drodzy Państwo, sytuacja wygląda tak, że zawsze chciałem poprowadzić jakiś program muzyczny ale nikt nie chciał, żebym taki program gdziekolwiek poprowadził więc stwierdziłem, że pierwsze się z tym tutaj, no bo jest no bo zwłaszcza, że ostatnio fantastycznie przyjęliście hymn kartofis nagrany przez zespół Geyser. no nikt się nie spodziewał tak kapitalnego przyjęcia pojawiły się nawet komentarze, że no nic gorszego na YouTubie jeszcze nikt nie wrzucił szacun, no, dziękujemy ale dzisiaj, spokojnie, nic gejzera, nic naszego wrzucać nie będziemy. Będą nagrania tak zwanej konkurencji. Przejrzymy się polskiej muzyce klubowej. Dobra, zaczynamy z grubej rury. Jesteśmy drużyną, co w piłkę dobrze gra, dobrze gra. No i ciekawe Cię coś odgadnie, która drużyna może tak dobrze w piłkę grać? To jest oczywiście polska druga liga, zespół garbarnia Kraków. garbarnia Kraków tak ładnie gra, ładnie też wygląda, barwy brązowo-białe, a dlaczego takie? Też jest odpowiedź w tej piosence. Nasze barwy są brązowo białe, to, żeby nas kochały. A więc po raz kolejny sprawdza się to twierdzenie, że kobiety lubią brąz. No dobra, no garbarni mówimy już cześć i przechodzimy do kolejnego nagrania, w którym też będą śpiewać o tym, że komuś tam się mówi cześć. Brankaż obrona i atak obrona i atak tak. W tym zespołu Piast Leszczyny. Za to by, za to by, Jeszcze półtora roku temu zespół występował w C-klasie, no niestety z niej się wycofał. Za to by, za to by, Szkoda, mam nadzieję, że drużyna wróci do rozgrywek. A zespół, który stworzył ten utwór, powróci do tworzenia nowych kompozycji. Bo ta jest całkiem zgrabna. Aczkolwiek jest tam taki fragment, którego nie do końca rozumiem tekstowo. Tylko można, to jest bardzo ładna gra może. Ja nie wiem, czy tam dobrze słyszę, ale tam jest chyba, że piłka nożna to jest bardzo ładna gra, kto ją używać może. Tam jest takcja, to dobrze słyszę, czy, czy tam jest zupełnie coś innego, że muszę sobie uszy przetkać. Piłka nożna to jest bardzo ładna gra, kto ją używać może. To od razu przejdziemy do kolejnego nagrania którego też tak do końca nie rozumiem. Zaraz wyjdzie na to, że nie rozumiem nic. Utwór o polskiej reprezentacji. To miał być hymn polskich reprezentantów na Mistrzostwa Europy, jakieś ostatnie, albo przedostatnie, chyba. Zespół, którego nagrał, nazywa się. Ojejku, to się nazywa. Tytuł nagrania: Wygramy mecz. No i to akurat rozumiem. Co trzeba zrobić, żeby mecz wygrać? Każdy dobrze. Aby wygrać mecz Trzeba z głębi duszy Tego chcieć No to jest proste Chcesz to wygrywasz Ale jest tam taki fragment tego utworu Chyba to jest nawet refren No i tak do końca go nie kumam Zaczyna się tak Polska strzela w rance Polska strzela w bramce go. No, no, rozumiem. Nie wiem, czy to jest najlepsza zbitka słów, jaką można wymyślić, ale, no, ale to rozumiem. I co jest później? Bramkarz nie boi się petard bo. Bramkarz nie boi się petard bo. No zakładam, że to nie chodzi o petardy hukowe, tylko o takie mocne strzały. A no, nie rozumiem tego przejścia, że Polska strzela bramkę, bramkarz nie boi się petard. Nie Wielka siła naszych serc i Petar się nie boi. No... No nie wiem, no może w tym jest jakiś sens. No nie wiem chyba do końca co autor chciał przekazać, ale trzeba przyznać, że melodyjka całkiem, całkiem. Mamy wiarę w to na pewno dziś mecz. Jak już jesteśmy przy hymnach reprezentacji, to mi się przypomniało, że przed zbliżającymi się mistrzostwami świata hymn dla Polaków napisała grupa Geyser. Chłopaki nagrali utwór pod tytułem Polska, Polska, wystąpili z nim nawet w jakimś talent show muzycznym. No, w tajemnicy powiem, że dostali trzy razy nie. Ale tam i że mogą się nie znać. No, może być jakiś potencjał w tym nagraniu. Niedługo go pewnie zaprezentujemy, przynajmniej we fragmencie. Ale to za jakiś czas, a jak jesteśmy przy reprezentacji to, e, i mistrzostwach, to posłuchajmy o najlepszym polskim komentatorze. No tu chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości, kto nim jest. Najlepszym komentatorem jest. No to oczywiście był klasyk autorstwa zespołu Kuśka Brothers Dariusz Szpakowski najlepszym komentatorem jest. Okej, okay, kończymy z reprezentacją. Wracamy do piłki. Klubowej, ale do nagrania, które chyba nie powstało. Na YouTube cały czas jest projekt hymnu zespołu Odra Wodzisław z 2010 roku. No nie wiem, z jakich powodów ten hymn nie przeszedł. To być cover. No podoba mi się wybór tego nagrania, które trzeba było skowyrować. I ten projekt tekstu. No tak ambitnie trochę. Ambitny był ten projekt, ale e, no, chyba nie był zrealizowany, bo nigdzie nie można dostać wersji, że tak powiem, pełnej. A jak jesteśmy przy coverach, to przed nami kolejny. Oryginał to jest chyba Stand Up For The Champion Przyszłość Rogów Ależ to fajnie brzmi w tej polskiej wersji, że Przyszłość Rogów Mistrzem Przyszłość Rogów Mistrzem Przyszłość Rogów Przyszłość Jak hymn był nagrywany, to Przyszłość Rogów grała Ale od tego czasu trochę się zmieniło. Teraz przyszłość rogu występuje w lizji okręgowej, a więc w szóstej, i jest na drugim miejscu w tabeli. Tak więc przyszłość jest nawet zagrożona awansem do ligi czwartej. No tak, bo czwarta to jest piąta. To, to, to jest jasne. Teraz nas nadzieja jest, bo wygrane kuszą Co mi się w tym utworze podoba? Ja lubię, jak kibice podkreślają, że są zespołem. Na dobre i na złe No i tutaj jest to podkreślenie Będzie sukces, czego brak My Przyszłość mistrzem No i teraz zgrabnie przejdziemy do Ostatniego nagrania Kolejny zespół, który No również chciałby być mistrzem I chyba zapowiadał, że ma być mistrzem to sytuacja Chodzi o zespół LKS Mazańcowice z siódmej ligi. Tak, zespół ten planował być mistrzem A-klasy, no ale od ładnych kilku lat w tej A klasie tkwi. Uczciwie powiem, że ten utwór bardzo mi się podoba. Grupa, która go stworzyła, nazywa się Zabili mi Żółwia. Jest to chyba dość znany zespół. Dwóch członków tej grupy grało lub gra jeszcze w zespole LKS Mazańcowica i kilka lat temu na 25-lecie zespołu stworzyli to nagranie. Bardzo mi się podoba ten utwór o zespole LKS Mazańcowica i bardzo mi się podoba działalność grupy kibicowskiej tej drużyny. E, zwłaszcza e, bardzo przypadło mi do gustu hasło pewnej oprawy. Właśnie chyba na to 25-lecie. kilka lat temu, na transparencie był traktor, e, który tam coś ciągnął. Na, tym, e, na tej przyczepie byli kibice z odpalonymi racami i było hasło U nas na wsi uprawiamy fanatyzm. No, dla mnie bomba. I to tym dobrze wiesz razem. No i cóż, no i kończymy ten pierwszy odcinek polskiej muzyki klubowej. Jak ktoś zna jakieś inne hity, które powinny się znaleźć w tym programie, to oczywiście zapraszam do kontaktu czy na Twittera, czy na Facea, czy na Instagram. Kartofiskowy. Wszystko to sprawdzam z chęcią posłucham. Do widzenia. No i już się pożegnałem, ale takie miałem uczucie, że o czymś zapomniałem. No i tak istotnie było. Zapomniałem jeszcze o jednym nagraniu, a w zasadzie dwóch, ale dotyczących jednego zespołu. I w wielkich meczach tego zespołu w lidze... Ojejku, nie pamiętam. Chyba czwartej albo kręgówce. Dziś wysokim mazowieckim wydarzenie dnia. O nasz Mlekowita, mecz piłkarski gra I to są drodzy Państwo szalone lata 90. Drużyna z Wysokiego Mazowieckiego nazywa się Ruch Wysokie Mazowieckie, a w latach 90. Doszło jeszcze, doszła jeszcze nazwa sponsora Mlekowita, bo Mlekowita chyba jest tamtąd. Mlekowito, daj dziś pokaz gry, jeśli wygrasz, spełnisz nasze sny. Mleko wielu fanów masz I na pewno radę sobie dasz To jest jeden utwór Taki meczowy, a drugi No nie traktuje do końca o piłce. Jest to reklama sponsora Tam na Podlasiu, mówię wam szczerze Istnieje zakład, co wyroby smaczne ma On wszystkie mleko od chłopów bierze I produkuje z niego wszystko, co się da Dobno. Był on puszczany na meczach przed meczami, albo w przerwie meczów ruchu Mlekowita Wysokie Mazowieckie. No i to nagranie, no, jest kapitalne. Co tu dużo mówić, jest kapitalne. Towar z mlekowity, gwaranc nie bracie zawsze masz, Że zdrowy jest i wyśmienity, Najlepszy, najsmaczniejszy też. No mam nadzieję, że podobały Wam się utwory i dobrze, że jednak sobie przypomniałem, zanim wyłączyłem ten aparat, se przypomniałem, że jednak czegoś nie puściłem.